A my idziemy tutaj. Jesteśmy w lesie, w Wuniczu, w Grabiszyńskim. Gdzie oddział SS Galicja zamordował tutaj 72 osoby. Po ekshumacji osoby te były związane jeszcze drutem kulczastym. Także przypuszczalnie jest, że były jeszcze torturowane. Oddział był dowodzony przez oficera niemieckiego i przez lekarza ukraińskiego i tak I tutaj jest lista pomordowanych, widać w większości są to żołnierze, czy też batalionów chłopskich, czy armii krajowej, młode chłopaki. Hmm.